Witaj! Dzisiaj krótko opowiem Ci o urządzeniach, dzięki którym zrealizujesz połączenia w telefonie Telecube. Znajdziesz tu kilka rozwiązań, z których z pewnością wybierzesz takie, które będzie najodpowiedniejsze dla Twojej firmy. Zatem zaczynamy! Pierwszą z możliwości jest zastosowanie komputera i słuchawek. Celem wykonywania połączeń wystarczy w tym przypadku zainstalować na danym komputerze darmowe oprogramowanie do dzwonienia. Do wyboru jest wiele komunikatorów, m.in. Zoiper, x czy Linfon. My polecamy pierwszy z nich, który dodatkowo możesz ściągnąć już skonfigurowany poprzez panel klienta Telecube. Instrukcję jak to zrobić znajdziesz w jednym z poprzednich filmów poświęconym temu komunikatorowi. Po prawidłowo przeprowadzonej konfiguracji bez problemu będziesz mógł realizować połączenia. Warto nadmienić, że wymienione komunikatory posiadają przydatne funkcje jak na przykład książka telefoniczna, a także umożliwiają transfer rozmów między numerami wewnętrznymi czy zawieszenie rozmowy. Kolejnym rozwiązaniem są smartfony i tablety. W tych urządzeniach, identycznie jak w przypadku komputera, należy zainstalować jeden z dostępnych na rynku komunikatorów VoIP. Na przykład polecany już wcześniej Zoiper. W wersji mobilnej posiada on te same funkcje, co jego odpowiednik używany na komputerach. Przejdźmy teraz do bardziej tradycyjnych sposobów realizacji połączeń. Posłużą nam do tego stacjonarne telefony VoIP, dostępne zarówno w wersji przewodowej, jak i bezprzewodowej. Wyglądem nie różnią się one zbytnio od powszechnie stosowanych telefonów. Wyposażone są w wyświetlacze, dzięki którym między innymi, sprawdzisz, kto właśnie do Ciebie dzwoni. Dodatkowo posiadają wiele funkcji, wśród których warto wymienić przycisk transferu rozmowy, zawieszenie rozmowy czy tryb głośno mówiący. Polecane przez nas modele telefonów VoIP znajdziesz na naszej stronie internetowej www.telecube.pl, klikając w zakładkę Usługi, a następnie w Urządzenia VoIP. Możesz zakupić u nas urządzenia, które dla ciebie skonfigurujemy. Dzięki temu, po otrzymaniu aparatu, wystarczy tylko, że podłączysz go do źródła prądu oraz internetu, a będzie on już gotowy do realizacji połączeń. Jeśli prowadzisz sekretariat, polecamy rozbudowane telefony VoIP dedykowane dla sekretariatu. Posiadają one dodatkową funkcję umożliwiającą śledzenie dostępności innych telefonów wewnętrznych na Twojej centrali, a także przyciski szybkiego wybierania, dzięki którym sprawnie przekierujesz połączenie na konkretny numer wewnętrzny. A co jeśli posiadasz telefon analogowy i nie chcesz go zmieniać? Nie martw się, możesz nabyć bramkę VoIP która umożliwi ci korzystanie z posiadanego sprzętu analogowego. W zależności od wariantu bramki, możesz podłączyć do niej jednocześnie od 1 do 32 tradycyjnych telefonów. Jak widzisz, opcji jest wiele. Dzięki temu, nawet przy przeprowadzce firmy, implementacja dotychczasowych rozwiązań VoIP jest bardzo łatwa. Co więcej, różne osoby, czy też działy, albo filie w Twojej firmie. Mogą dzwonić korzystając z innych urządzeń. Sekretarka przy użyciu telefonu VoIP dla sekretariatu, dział handlowy przy wykorzystaniu komputera, słuchawek i programu Zoiper, a dział księgowości przy wykorzystaniu posiadanych telefonów analogowych z bramką VoIP. A Ty? Możesz dzwonić mając na biurku telefon VoIP, a w domu czy podróży służbowej używając laptopa bądź telefonu komórkowego z programem Zoiper. To samo dotyczy pracowników czy też freelancerów, którzy częściowo lub na stałe współpracują z Twoją firmą w opcji zdalnej. Jak zapewne zauważyłeś, ten szeroki wybór urządzeń stwarza nowe, efektywne możliwości dla Twojej firmy. Warto zatem je wykorzystać już teraz.